Nieśmiertelny temat, gdzie się masz badać po pozytywnych, podkreślam jeszcze raz pozytywnych badaniach lekarskich kierowców w WOMP w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, gdzie mogłeś zostać skierowany za alkohol, czy tam za jakieś inne przewinienia. I jest to o tyle konfundujące, że tak powiem, że często lekarze tych WOMP-ów na swoich orzeczeniach piszą, że kolejne badanie lekarskie w WOM, pomimo tego, że badanie lekarskie przeszedłeś pozytywnie. Zacznę od zapytania mojego widza. Witam Panie Dariuszu, przeglądałem wszystkie podobne filmy, ale mój przypadek jest trochę inny. No, widzowi wydaje się, że przypadek jest jego inny. Być może nie znalazł tych filmów, które powinien obejrzeć. Niecałe 2,5 roku temu zabrano mi prawo jazdy, prawo jazdy na 3 lata. Po połowie okresu kary sąd przychylił się do zmiany wykonywania i zmiany jej wykonywania. i teraz poruszam się samochodem z blokadą alkoholową jeszcze do końca grudnia 2018. Jest taka adnotacja, z datą naprawie jazdy. Badania psychologiczne i lekarskie w WOMP-ie przeszedłem pozytywnie, z tym, że orzeczenie lekarskie dostałem pozytywnie, ale tylko na 6 miesięcy, co mnie bardzo zdziwiło. I ponownie mam się stawić na badania, też do WOMP, bo tak mam napisane w orzeczeniu. I w tym momencie w prawie jazdy mam termin ważności do końca lipca, a moje pytanie jest, czy faktycznie muszę te badania robić w, ponownie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, czy mogę je zrobić u lekarza uprawnionego do badania kierowców ze swojego miasta. Uwaga mojego widza, źle wspominam badania lekarskie, Widać było, że lekarz szuka czegoś na mnie, ale mimo wszystko dało orzeczenie pozytywne i mogłem zdać egzamin na prawo jazdy. Yy, boję się, że znowu dostanę jakiś dziwny, krótki termin ważności znowu za kilka, za kilka miesięcy do WOMP-u. No, to cytuję tylko dlatego, dla tych, co uważają, że do WOMP-u można pójść nieprzygotowanym, jest tam wszystko łatwo, miło i przyjemnie. Nie muszę pisać, że są też spore koszta dla mnie, bo i koszt badań, a po drugie koszt wyrobienia nowego prawa jazdy z nowym terminem. Wymiana prawa jazdy kosztuje bodajże 100 zł teraz. Proszę o odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam. No, yy, chciałbym tutaj temat zamknąć raz na zawsze, aczkolwiek przypuszczam, że za miesiąc, za dwa będzie kolejne takie zapytanie. Yy, a mianowicie, jeżeli w ie dostałeś pozytywne orzeczenie lekarskie, pomimo, że na orzeczeniu jakimś tam, które idzie do działu komunikacji, jest napisane ponowne badania w WOMP, wcale do tego WOMPu iść nie musisz. Mam wiele relacji moich widzów, że nie poszli do tego WOMPu, poszli gdzie indziej, i wydziały komunikacji się w zasadzie do niczego nie mogły przyczepić. Nie chcę już po raz nie wiadomo, który mówić, że to postępowanie WOMP-ów nie ma jakiejś podstawy prawnej, domaganie się ponownego przyjścia do WOMP-u nie ma za bardzo podstawy prawnej, no ale piszą sobie na tym orzeczeniu i trochę zamieszania potrafią narobić. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań kierowców. Bardzo dużo właśnie kierowców przychodzi do mnie przedłużyć terminowe prawo jazdy po badaniu lekarskim w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy i oczywiście, jeżeli nie jesteś moim widzem zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik o badaniach kierowców.